W tym celu będziemy potrzebowali 300 g ugotowanego ryżu, 240 g czerwonej fasoli, 240 g groszku konserwowego, pieprz cytrynowy, sól, dwie łyżki oleju rzepakowego, paprykę czerwoną, zieloną i żółtą, dwie średniej wielkości cebule. Wnętrza papryk wykrawamy, myjemy je i kroimy na mniejsze kawałki. Paprykę dusimy pod przykryciem przez około 15 minut. Nasze cebule kroimy na małe kawałki, Następnie pokrojone cebule smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym do czasu ich zeszklenia. Do naczynia wsypujemy ugotowany ryż. Zeszkloną cebulę. I mieszamy. Następnie dodajemy podduszone papryki. I ponownie mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy czerwoną fasolę, groszek konserwowy i całość mieszamy. Następnie dodajemy olej rzepakowy, sól,